Restauracja Grande Grill Krakowski Rynek. Właśnie zrobiliśmy małe zamówienie Ja pierś z kurczaka Małżonka coś z wołowiny Pilsner i dodatki Dotarło już piwko Tradycyjnie Pilsner Urko Niektórzy psują je sokiem A ja wypiję tra... tra... Tradycyjnie no, no to nalej, pokaż jak lejesz Pokaz wzorcowego polewku Gorzej jak będzie czarna polewka Udało się Zmieściło się całe piwko Jadzonko dotarło pomidor duży, przykrywający pierś z kurczaka także optycznie jest fajnie, sałata zdrowa A ty co tam miałaś? Coś z cheeseburger Nie je źle. zabieramy się za ten boży posiłek Twój ładniejszy? Dobra, wycofujesz. Powoli konsumuję swoją pierś z kurczaka z kartofelkami surówek, sałatek. Dużo A Pierś taka sobie No ale ty za to kompensujesz to dam Ci najwyżej trochę sałaty i pieprzu z tego wszystkiego zapomniałem jak tak naipka się nazywa